Po sukcesie, jaki odnieśli zawodnicy klubu UKS-KKS Kiełbaska na drużynowych mistrzostwach polskich szkół podstawowych w Szachach, zdobywając szóste miejsce na 22. sesji Rady Gminy, włodarze uhonorowali szachistów, którzy brali udział w mistrzostwach. Cała drużyna pracuje na jednym bilans. Czyli nie ma czy lepszych, nie ma w ten sposób się nie rozpatruje po prostu. Wszyscy oni spowodowali, sprawili nam niespodziankę i dzięki nim wszystkim doszło do takiego sukcesu. Zawodnicy z rąk wójta gminy i przewodniczącej rady gminy odebrali pamiątkowe statuetki oraz listy gratulacyjne. Dla wójta gminy Dariusza Ostrowskiego radość wręczania była podwójna bo gratulował osiągnięć szachistom jako włodarz gminy i jako ich trener. Poproszę Macieja Anastasiaka. Gratulacje dla Jakubu Świderskiej. I gratulacje dla Miłosza Świderskiej. Do listy sukcesów zawodników UKS Kiełbaska należy dopisać ostatnio wywalczone przez Jagodę Świderską wicemistrzostwo Polski w kategorii dziewcząt do lat 11, a mistrzem Wielkopolskie do lat 18 został Michał Grochowski. To już prawdziwe pasmo sukcesów i oby nie zapeszyć, niech ta dobra passa trwa jak najdłużej. A zawodnikom i ich trenerom gratulujemy.